Rok 2020 będzie należał do polskiego Legotuba. Projekt, który trwa od półtora roku będzie niezwykłym, a zarazem największym arcydziełem w historii polskiego Legotuba. Link do zdjęcia macie w opisie i udostępniajcie na swoich kanałach YouTube oraz w profilach na Instagramie.